Jedziemy, jedziemy! Niko nie wypierno, albo nas wieze skrobio. Czas na szybką selekcję sprzętu na wyjazd. Główna kamera. SJCAM na gimbalu, SJ, 6, karta 128GB, plusem tego jest, że przy 50, przy 60 klatkach mamy 15 godzin nagrywania, przy 30, przy 25, 20 godzin materiału na karcie dodatkowo 12 godzin pracy gimbala. Dodatkową kamerą będzie GoPro 7. GoPro 7 będzie używany na, na szybkich ujęciach. Niestety gimbal jest zbyt powolny. Minusem GoPro 7 jest przy karcie 128 godzin tylko 5 godzin materiału. No ale jakoś damy radę, będzie do hyperlapsów i do Time timelapsów. Dlaczego go 7, skoro jest SJCAM z gimbalem? Jeżeli nie używasz tej kamery do nagrywania sportów typu, nie wiem, decha, narty, motorsport i tym podobne, no to jedynym argumentem za jej posiadaniem jest stojące ponad wszystkim, bo mogę. Standardowo Nikon 3200. Mikrofonem do Nikona oprócz yy, obiektywu 18 na 200 Sigma 30 mm ze światłem 1,4 do nocnych ujęć nie wiemy gdzie będziemy, więc, więc może, będzie trzeba w nocy wykorzystać ten sprzęt, bo niestety tutaj. Jak wiecie z testów przy nocnym świetle wychodzi słabo. Like jeszcze mały make up jeszcze jedna sprawa do powiedzenia wszystkie firmy które pokazuje go Gopro żadna firma mi nie płaci to pokazuje tylko sprzęt którego ja używam jeszcze zerowanie licznika i można ruszać. Pierwszy parking. Meto na Słowacji z Wardoniu. Z Miejsce zakupu winiet. My posługujemy się e -znamką. Aplikacja e-znamka. Kupujecie winietę online. Dwie minuty i już jest na waszym smartfonie. Czas ruszać na... Budapest me in the dark in the darkness the shadows they follow you like an accomplished lost all of your dreams the night is hard. My shadows they follow you by shadows they follow you. czekają na przejazd kolumny amerykańskiej aut ze zlotu A my odpoczywamy Pochwalimy się osiągnięciami naszymi z kantoru Nowa wiedza Winiety na madziarsko nie kupicie za euro Tylko forinty 10 dni, po tysiąca forin A wymienić pieniądze możecie na Słowacji, nie na Węgrzech Po stronie węgierskiej nie ma kantorów i bank tak samo nie wymienia w temperaturach prawie 40 stopni i w ciągłe jeździ na autostradzie tak to wygląda Okej. Okay. Okay. Okay. Jak jest teraz właśnie. to wygląda w hotelu. W Nie ma klimatyzacji. Nie ma klimatyzacji. Miałeś? 2 Dwie noce, 85 euro. Czas odwiedzić węgierskiego Aldika. jak z O, jak ładnie. to To po To To Mała pauza odpoczynkowa. Jeszcze raz, jak się prezentuje motel Dobra i czas na kolacyjkę